jakie są konsekwencje mylnego oświadczenia kierowcy, a być może i ciebie potwierdzającego, że masz aktywną formę uzależnienia od alkoholu, a tak naprawdę yy, jesteś tak zwanym niepijącym alkoholikiem. I zacznę od tego, że w punkcie G wniosku o prawo jazdy w ustępie drugim składasz pod groźbą odpowiedzialności karnej, że nie stwierdzono u ciebie aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka. Normalnie nikt się w to nie czyt, wczytuje, ale niestety, jeżeli ktoś się wczyta, tak jak mój widz, to konsekwencje mogą być dosyć poważne. I jest to wdrożeniem artykułu 12 ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami, że prawo jazdy nie może być wydane osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub jakiegoś środka podobnie działającego. I jeden z moich widzów niestety nie za bardzo pojął, co to znaczy. I zrozumiał to w formie, czy w ogóle jesteś, czy byłeś uzależniony czyli widz najpierw zaznaczył, że jest uzależniony aktywnie od alkoholu, ale coś się zreflektował i na prośbę o wytłumaczenie do urzędniczki, co to znaczy, bo jest niepijącym alkoholikiem, ona stanęła jak wryta i się wcale nie dziwię, bo klasyczny przypadek samopodjebania się, prawda? Zabrała kartkę i gdzieś poszła. Gdy wróciła, powiedziała, że widz ma czekać dwa tygodnie i dostanie odpowiedź. Po dwóch tygodniach widza wezwali do urzędu i według relacji widza urzędnik w bezczelny sposób kazał mówić za sobą bez słowa wyjaśnienia. No, wcale się tu urzędnikowi nie dziwię, bo y, dobrej wiadomości do przekazania nie miał. Być może się nie czuł z tym zbyt dobrze. Weszli do pokoju, gdzie on wyciągnął jakiś protokół. Na pytania, co robi, nie odpowiadał, tylko kazał usiąść. I kiedy mój widz z irytowany zapytał, czy wydadzą mu tą kartę Chodziło tutaj o PKK na kolejne prawo jazdy odpowiedział, że nie. To widz po prostu sobie zabrał cztery litery w troki i wyszedł. Po kilku tygodniach dostaje decyzję ze skierowaniem na badania do WOMP-u. Oczywiście, no, razem z tym dokumentem udaje się do swojego prawnika, odwołuje się potem drugi raz odwołuje się do kolejnej instancji. I dzisiaj w Sądzie Administracyjnym, który nakazał mu wykonać te badania, przegrywa. I co robić w takiej sytuacji? Chcesz czy nie chcesz, musisz pójść na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No i prawdopodobnie jest tam jakieś dwa zdania o tym, że jesteś uzależniony od alkoholu. Co robić w takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, jest to klasyczne samopodpierdolenie się no niestety z braku wiedzy i wbrew pozorom sytuacja jest bardzo częsta ponieważ w ostatnim czasie otrzymałem aż trzy podobne maile z jakimiś analogicznymi sytuacjami, gdzie myślą przewodnią była jakaś nadgorliwość widza w interpretacji przepisów i przyznawanie się do rzeczy nieistniejących, nie mających odzwierciedlenia w prawdzie. I, I jedyne tak naprawdę, co w tej sytuacji możesz zrobić, to pójść na badania lekarskie do WOMP-u z zaświadczeniem od psychiatry lub psychoterapeuty, że twój okres abstynencji trwa ponad 12 miesięcy, czyli nie masz tej aktywnej formy uzależnienia od alkoholu, czy jakiegoś innego środka. No, nie przejdzie tutaj zaświadczenie, że nie jesteś uzależniony, bo wcześniej się przyznałeś do tej choroby alkoholowej. Przypuszczam, że yy, i Sąd o tym napisał, ten administracyjny i jak to mówią, jakiś ślad dla WOMP-u yy, będzie. Kończąc na tym, w zasadzie nic dodać, nic ująć. Generalnie taki zwykły człowiek jak Ty, czy ja, jest bezradny, jeżeli wpadnie w tryby systemu, po prostu Cię zmiętolą, przeżują, wyplują No i, no i po prostu Ja się bym na przykład z czymś takim czuł fatalnie, że za swoją głupotę poniósłbym takie konsekwencje i musiał udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Niestety nauczka kosztuje. zaprawnika oraz badania lekarskie oraz psychologiczne trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Jaki będzie wynik końcowy, wcale nie jest tutaj aż takie jasne. Także kończę jeszcze raz. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał. Zrób to, kliknij też w dzwonek notyfikacji Czyli jeżeli klikniesz w taki dzwonek, to na pewno otrzymasz moje filmy jako yy, pierwszy. Oczywiście po zasubskrybowaniu się podobny filmik z badań kierowców lub badań do pracy, to musisz kliknąć w ten kwadracik. Natomiast jak Cię taka sytuacja spotkała, że nadgorliwość, samo podpierdolenie się wyciąganie jakichś faktów nieistotnych, a w pojęciu rzędnika bardzo ważnych napisz to w komentarzu do tego wideo i do zobaczenia wkrótce. Także nie podpierdalaj się remno